Wsiadamy do samochodu. I niestety, samochód sam nie jedzie. Ktoś powie, że to dlatego, że to nie Tesla. No tak, przyjmujemy tę krytykę. Nawet jednak w Tesli system jazdy autonomicznej jest systemem wspomagającym prowadzenie samochodu i wymaga, przynajmniej zgodnie z instrukcją, uwagi kierowcy. Samochody więc ciągle same nie jeżdżą. I pewnie jeszcze długo nie będą same jeździły. Są trzy niedoceniane we wdrażaniu innowacji bariery, które oddziałują na przyszłość rynku pracy w tym zakresie. Tak, mówimy tu o przyszłości rynku pracy. To, co dla przeciętnych użytkowników samochodów jest pewną uciążliwością, czyli samochód, który sam nie jedzie, dla wielu osób jest istotą ich pracy. Szacuje się, że tylko w USA liczba pracujących w transporcie osób to około 20 milionów ludzi. Gdyby przyjąć, że proporcje zatrudnionych w transporcie w polskiej gospodarce są podobne, to mówimy o około milionie osób. To osoby, dla których istotną częścią pracy jest kierowanie pojazdami mechanicznymi. To nie tylko samochody osobowe, ale również ciężarówki, tramwaje, pociągi, samoloty. To wiele zawodów, od taksówkarza i kuriera, po konduktora i pilota. Wprowadzenie pojazdów autonomicznych miałoby więc istotny wpływ na rynek pracy. Wskazuje się, że rozpowszechnienie pojazdów autonomicznych przyniosłoby wiele korzyści. To na przykład... Zwiększone bezpieczeństwo, lepsza płynność ruchu, mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Dlaczego więc to takie trudne? Szukając przyczyn braku wdrożenia lub powalnego wdrażania innowacji, zazwyczaj odwołujemy się do kwestii technicznych. Mamy tendencję niedoceniania innych przeszkód. A są one potężne. To bariery instytucjonalne, bariery behawioralne, nakłady na infrastrukturę. Bariery instytucjonalne to przede wszystkim regulacje prawne dotyczące używania nowego, innowacyjnego produktu. W przypadku pojazdów autonomicznych to nie tylko kodeks ruchu drogowego, ale również przepisy regulujące dopuszczenie pojazdów do ruchu. Kodeks cywilny i karny w obszarach odnoszących się np. do odpowiedzialności cywilnej i karnej za spowodowanie wypadku. Najważniejszym elementem bariery instytucjonalnej we wprowadzeniu tej innowacji jest podział odpowiedzialności między kierowcę, producenta samochodu oraz producenta oprogramowania w przypadku szkody spowodowanej wypadkiem. Bariery behawioralne to nasze przyzwyczajenie, nasza percepcja innowacji, nasza wiara i zaufanie w poprawne działanie innowacyjnych produktów to często bardzo irracjonalne i trudne do kształtowania aspekty naszego funkcjonowania. W przypadku pojazdów autonomicznych badania pokazują umiarkowaną akceptację społeczną dla wdrożenia autonomicznych pojazdów drogowych oraz bardzo mało dla samolotów pasażerskich. Czy naprawdę prowadzenie samochodu osobowego w dużym ruchu drogowym jest dużo łatwiejsze niż lot na wysokości przelotowej samolotu pasażerskiego. Nakłady na infrastrukturę to kolejna niedoceniana bariera we wprowadzeniu innowacji takich jak autonomiczne pojazdy. Patrząc na innowacje mamy tendencję do oceniania możliwości jej wdrożenia jedynie przez pryzmat samego produktu. Często nie doceniamy złożoności oraz kosztu przebudowy infrastruktury służącej do poprawnego funkcjonowania nowego produktu. Drogowe pojazdy autonomiczne działałyby lepiej, gdyby towarzyszyła im odpowiednia infrastruktura drogowa. Taka jak tzw. inteligentne autostrady wyposażone w czujniki i systemy koordynowania ruchu. Część zadań, jakie aktualnie musi wykonywać oprogramowanie pojazdów autonomicznych, mogłaby na takich drogach być wykonywana w ramach infrastruktury. Na przykład kolejkowanie i utrzymywanie odległości między samochodami poruszającymi się w jednym kierunku. W Polsce dróg, pu dróg publicznych jest 420 tysięcy kilometrów. Tak, to nie pomyłka. Przystosowanie nawet tylko wybranych z nich do wspierania autonomicznych pojazdów wymaga gigantycznych inwestycji. No dobrze, załóżmy, że mamy już odpowiednie technologie umożliwiające autonomiczne poruszanie się pojazdów drogowych. Pokonaliśmy trzy główne grupy barier. Instytucjonalne, behawioralne, infrastrukturalne. Dojechaliśmy do celu? W zasadzie jeszcze nie. Pamiętajmy o cyklu życia produktu. W przypadku samochodu średni wiek aut w Polsce to 13 lat. Musi więc minąć kilkanaście lat, zanim nastąpi wymiana parku samochodowego na pojazdy autonomiczne. Czy możemy już cieszyć się z sukcesu? Osobiście jako konsumenci pewnie tak. Jako ekonomiści z sukcesu gospodarczego jeszcze nie. Na drodze staje nam tak zwany paradoks produktywności ale o tym w innym odcinku. Na razie szerokiej drogi.